a zasadami wyznawanymi przez starszyznę Izraela. Nauka Jezusa jest młodym winem. Winem, który jeszcze fermentuje, dynamicznie pracuje. Uczeni w piśmie i faryzeusze to stare, mało elastyczne bukłaki, które są niezdolne do przyjęcia świeżego i ciągle młodego wina, chrystusowego nauczania.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 ale naprawdę się opłaca, albowiem życie przemienionego człowieka nabiera nowego smaku. Mawia się, że wino czym starsze, tym lepsze, ale nie jest tak zawsze. Jezus w Kanie Galilejskiej pokazał, że nowe wino, które zostało postawione na stół weselny po cudownej przemianie jest równie dobre albo może nawet lepsze niż to stare. Dobra nowina, chociaż jest młodym winem, jest o wiele lepsza niż jakakolwiek inna nauka. Nie bądźmy starymi bukłakami, skostniałymi i pornymi na burzliwe działanie młodego wina Ewangelii. Stańmy się nowymi ludźmi, otwartymi na nowość dobrej nowiny i z łatwością poddajmy się jej wymaganiom. Niech Chrystusowe wino nada nowego smaku naszemu życiu.